się sam, ja ja ja. nic. Nic nie widzę. Lec mam, dla nich. mam za co. Nie mam za co. Nie mam za co. te mam za co. Nie mam za co. Nie mam za co. Nie co. Nie mam za co. Nie mam za co. Nie mam za Nie mam za co. mam za co. Nie mam za co. Nie co. Nie mam za co. Nie Nie co. Nie mam za co. Nic mówione. Wszystko kurwa nagle schwyczone. Zamknęli mnie kumpat sale jebane. Nie wiedzieli co ja miałem właśnie w planie. Ale jak panie zagrać jak dyskę. i wciągnąć nosem kryskę. By cię nie dało, bo mnie zgarnęli. Nic nie widzieli, choć usłyszeli. Osłyszeli mnie za jakimś winklem. Widzieli to, jak inni i to nowu że źle poza panu, z tego ma enerek, to ja wam co te bądy. Człowiek, czepko w tym roku, czepko w tym roku, To kiedy taki tam, tam, tam, nie, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, przez słowo jak dajdzie do ryłu, do głowy, to od razu zarzuca się całym tekstem. A tak to w sumie z nikom to się nie bierze. Ważne, żeby była melodia i żeby słowa się rymowały. I na jakiś temat to było, no nie to co nagrałem ostatnio, to było bezsensowo.